W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co Ci grozi za jazdę bez uprawnień? Czyli przykładowo, nie masz prawa jazdy kategorii A, a jedziesz motorem. No tak mi się trochę zdarzało, jak podchodziłem do prawka. Powiedzmy, no, masz kategorię B1, a wsiadłeś w Land Rovera, ojca, oczywiście złapała Cię policja. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę tradycyjnie od zapytania internauty. Dobry wieczór, piszę do Pana w takiej sprawie, bo widzę, że specjalizuje się Pan w temacie prawo jazdy. Mam 16 lat i prawo jazdy B1, ale w styczniu znieśli te całe przeróbki, czyli jak mój samochód był zarejestrowany na 550 kg to można było nim jeździć mając kategorię B1. I teraz mam takie pytanie, co może mi zrobić policja, jak mnie złapią w normalnym samochodzie osobowym? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Pierwsze co musisz zrobić to sięgnąć po aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych. Jest tego pełno w internecie. No, w chwili kręcenia filmów, tego mojego filmu, stawka za to była 300 zł. I zero punktów karnych, czyli Twoje szczęście, że zero punktów karnych. Także znając życie na pewno stawki pójdą w górę, budżet jest pusty na kasy, kasiory skądś ten budżet nasz kochany musi nagruchać. Czyli po prostu w taryfikatorze punktów karnych i mandatów sprawdzasz pozycję jazda bez uprawnień. Osobiście znam przypadek 16-letniego chłopaka, który mając B1 przejechał na czerwonym świetle. Oczywiście na sygnalizatorze z czerwonym światłem. Dostał wtedy 300 zł za to, za to czerwone światło oraz 300 zł za jazdę bez uprawnień, no bo wsiadł w Audi A6 rodziców. Prawka mu oczywiście nie zabrano. No, mandat oczywiście też zapłacił Tato i musiał go ściągnąć z miejsca wykroczenia. Bo policjanci nie pozwolili mu dalej jechać. Czy dostał tam pasem parę klapsów, tego nie wiem, na wesoło. Czy te kilkaset złotych to dużo, czy mało? Musisz ocenić sam, czy Ci się to opłaca. Przykładowo mnie na przykład policja nie zatrzymała przez ostatnie 8 lat. Zrobiłem około 100 tysięcy kilometrów. Ale uczciwie też powiem, że nie popełniłem żadnego wykraczenia drogowego poza ostatnio mandatem za prędkość z fotoradaru Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli. Jeżeli Ty jednak miałeś podobną sytuację, czyli policja Cię złapała za jazdę bez właściwego prawa jazdy, bez właściwej kategorii prawa jazdy, koniecznie skomentuj ten filmik, opowiedz mi jak to się skończyło w Twoim przypadku, czy Ci policjanci tam mądrzyli się, czy tylko wlepili mandat i było po sprawie. Jeżeli to wideo w czymkolwiek Ci pomogło, oczywiście daj lajka, daj tego kciuka, możesz wkleić link z tego wideo, czy udostępnić na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, wszystko jest mile widziane. I tradycyjnie przypominam, że najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu. Prawo jazdy od 16 lat.com, no musisz tam koniecznie wejść, aby poczytać o jakichś innych podobnych sytuacjach z prawkiem B1, A1 innymi prawa jazdami od 16 roku życia. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu.